Starzenie się dziś nabrało zupełnie nowego znaczenia niż 100 lat temu. Ludzie martwią się mniej o osiągnięcie swojego późniejszego życia dzięki postępowi medycznemu teraz martwią się aby jak najdłużej osiągnąć te późniejsze lata zdrowe i starzejące się. Wszyscy starzejemy się to jest sposób na życie i żadna ilość botoksu ani chirurgia plastyczna nie mogą tego zmienić. 1. Stres Utrzymywanie stresu na dystans jest niezbędne, aby żyć zdrowo i zapobiegać chorobom. Życie jest pełne stresu na każdym kroku, gdy zajmujesz się swoją pracą, rodziną, dziećmi i wszystkimi innymi rzeczami. Gdzie znajduje się czas na zrobienie tego, to tam stres zaczyna wychylać swoją paskudną głowę powodując spustoszenie w ciele. Stres uwalnia pewne hormony kortyzol i adrenaliny, co sprawia, że twoje ciało jest w stałym stanie czujności. W razie potrzeby hormony te robią dokładnie to co powinny. Niestety hormony te są zamiast tego uwalniane z ciągłego stanu niepokoju. 2. Jedzenie słodyczy i żywności zapalnej. W ciągu ostatnich 40 lat otyłość wzrosła czterokrotnie w Ameryce cukier jest jednym ze złych winowajców. Cząsteczki cukru w ciele przenikają do aminokwasów w skórze poprzez proces zwany glikacją. Ten proces tworzy wolne rodniki, które powodują uszkodzenie tkanek wpływając na kolagen i elastynę, która utrzymuje naszą młodą skórę i sprężystość. 3. Utrata filtru przeciwsłonecznego. Szkody słoneczne powodują powstawanie zmarszczek brzydkich brązowych plam i skóry wyglądającej na skórę. Naturalny krem z filtrem jest niezbędnym środkiem nawilżającym a nie tylko gdy jesteś na plaży. Za każdym razem gdy twoja skóra styka się ze słońcem jej silne promienie łów mogą spowodować uszkodzenie.